Daję Ci łapy niczego, co 50 łapek i daje jakiś konkret zrobiony. Dawajcie. Dawajcie 50 łapek i zobaczymy. Łapki, subskrypcje, komentarze, lajki.